Thermomix oferuje niezrównane możliwości kontroli temperatury. Zintegrowane czujniki temperatury w naczyniu miksującym precyzyjnie regulują temperaturę w zakresie od 37 do 120 stopni Celsjusza. Teraz możliwe jest przygotowanie wymagających przepisów, takich jak temperowanie czekolady, rozpuszczanie.